Wózek Widłowy, a jednooczność, temat nieśmiertelny, a ponieważ niedawno zmieniły się przepisy dotyczące kierowców zawodowych, czyli możesz być jednoocznym, prowadząc na przykład autobus czy ciężarówkę, to logicznym jest, że odezwali się kandydaci na operatorów wózka widłowego i chcą wiedzieć, czy coś w ich branży się zmieniło. Zapytanie widza. Witam, od roku jestem operatorem maszyn. Dostałem właśnie skierowanie od pracodawcy, aby zrobić kurs na operatora wózka widłowego. Jestem osobą praktycznie jednooczną. Przyjmując się do pracy, nie przeszedłem badań wysokościowych powyżej 3 metrów. Jak wygląda sytuacja w przypadku operatora wózka? Czy jako jednooczny mam możliwość zrobienia takiego kursu? Słyszałem, że się coś ostatnio pozmieniało w tym zakresie. Jak to wygląda? na dzień dzisiejszy. Czy to jest w ogóle prawda? I niestety nadziei jest sporo, natomiast sięgam do stosownego przepisu i wyraźnie tam mówią, że praca na stanowisku operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym i mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 160 cm wymaga widzenia przestrzennego, czyli jednoocznym być nie możesz. Poniżej 160 chyba są te wózki tak zwanego niskiego składowania, czyli tutaj sprawa jest dopuszczalna. Oczywiście sprawa braku widzenia obuocznego o Twojej jednooczności. No i reasumując to wszystko, w 2019 roku, w połowie końcem kwietnia musisz widzieć stereoskopowego, jeżeli chcesz pracować jako operator wózka widłowego, no, można zadać pytanie, czy się coś zmieni, czy nie, e, tego nie wiem, aczkolwiek idzie dużo w dobrym kierunku, ponieważ no, pracować kto nie ma, już sami obywatele Ukrainy no, nie mogą zastąpić całego narodu polskiego przy różnych pracach i być może coś coś pójdzie, coś będzie szło ku lepszemu, ale na razie jest jak jest, czyli masz mieć widzenie stereoskopowe, przestrzenne lub obuoczne, jeżeli chcesz pracować jako operator wózka widłowego. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał, obejrzyj kolejny filmik, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w kolejnym wideo.